Ох, нет! Wejdź! Y -y, dzień dobry! O! No! Proszę! No! Wspaniale! Nasz brudas! Dobrze, więc y przygotowałam śniadanie. Ach, śniadanie! Powiadasz! Mhm! Dobrze, weź je tu podaj. daj e, e, A... Mi... Ra. No... Mogą być jabłka? Hmm, mogą. No. Dobrze. I... No. na... Pój... Ej, ja, jadę, lana, nie? Hmm... że No, zaraz, zaraz. Gdzie ty idziesz? M idę do kuchni, bo. No, idę sobie, idę ogarnąć kuchnię. Hm. ogarnąć kuchnię, Prawdy? no... Tak, Pani Matko. Nie! Będziesz nam usługiwała. Ale... Nie! Dobrze. Krapka? Hmm. Hmm. niby może być. A jak na? Pój. <śmów> Ach! Wszystko w porządku, a mi ra? Nie! Znowu, jak widać. Chemira, proszę cię, nie bądź wyradna. Amelia błagam. No co? Spróbowałam wa i. Jednak było niedobra znowu. Hmm.. Na pewno. Na pewno. Pop, Popcorn? Tu racz kiedy tak naprawdę to nie wiem w ogóle co jest z jedzeniem Mamo, ona próbowała wa wała nas od rodź. Jak zwykle. Ale może jednak byś się nie wybrzeżał je. Nie mam Mamo, błagam. Idę do kuchni. O, oh my God. Aha. Nel, ja Idę Więc Zobacz Pokurka wodna Hmm Ogólnie proponuję Aby nasza Mama widziała Ale Tak ogólnie jest Не Ну, в сумме так. No... Wróóóóciłaś. Eee, tak, bo już ogarnęłam bałagan. Zaraz, zaraz, zaraz. Hmm... Ty w ogóle widziałaś bałagan ła, w kuchni? Eee, no... Tak, pani matko. Cóż, gdybyś go widziała, no to byś na... Be na... bag... go nie zrobiła. Ale... Hmm. Ta jasne, mamo. Zobacz. O, ty Ale... nie! Cóż, niby mówisz, że ogarnęłaś kuchnię? A no, łagan jest tu jak... nie wiem, ale zamknij! MILCZ! Zrób mi to porządek! Tak jest. Mam ona ale wątpię, żeby kiedykolwiek go zrobiła. No w sumie tak. m hmm. Więc proponuję, żeby ona się wzięła za porządy. Ki. No, w sumie, mamo. No dobra. Tak. Chodź. yeah <sighs> Zar zaraz! Zaraz! Pani matko! Gdzie ty idziesz? No ty. po to! Po... No idzie po to, bo niewygodnie mi się pra Niewygodnie mi się robi! A no oczywiście, bo ty w ogóle nic! Nic, nic nie umiesz w domu zrobić! No ale zamilcz. Dokładnie, mamo, nawet śnia Dania śniadania miała nam zrobić... Bić. Ale do roboty. Zabieraj mi się do... roboty. Mam nie miłą niespodzianę Amira mira Ale... Co może zawiermi? mi Och, nie nasza mama będzie bardzo zła Mamo, zobacz, co nas znowu zrobiła. Hm? Oh my god! Ty wstrętny brudasie! Tutaj. już tak jest pani matko nie mów do mnie pani matko i nie mów do mnie ani słowem. rozumiesz tak więc jak co dobra? być za Gun. co Oni... Córka Mirado! W Kuchni przeniosła! Jak ty śmiesz zwalać minę na moją... córkę No ale... Milcz! To... Twoja robota... Prawda? Nie! Proszę, do mnie się nie grzeć! To na pewno twoja ro. No, ta dop... prawdy? Nie! Jak nie? JAK NIE? No nie! Panie Matko, próbujesz mi za każdym razem życie utrudnić? Tak, tak! Ja ci próbuję je utrudnić, a ty je sobie ułatwiasz! Dokładnie, ty wstręcna lejo. E, e, Ale... Ale ja... Ale ja wykonuję to, co mi... M mówisz! Proszę Cię, Mira... Ra, milcz! Nie możesz do mnie mu... Mówić! Zapomniałaś, żeby... Rudas! Nie może do mnie mówić! Proszę! Nie widzę go! nie cieszyć! Oprzekrzeć! Dokładnie, ty wstrętyny! Bru! Dokładnie! Poza tym, bimy ci Zawa... Ale to to cię specjalnie Specjalnie, specjalnie, tak? Specjalnie, ty wstrętny bru Ty wstrętny kocmu Wszystko Nasza Mama na nas się nigdy nie pogniewała. Dokładnie. No ale, no ale, ale ja nie lubię tego, tak, ja nie lubię tego, tak, ja nie lubię tego tak teraz z całymi dniami. Dobrze, więc jeżeli nie będziesz pracowała i nie będziesz szorowała po, po, po dług, to cię wywalę z domu. Nie, proszę! Ha, nie! Nie, proszę pani matko, nie rób tego! Błagam, ja cię wezmę do roboty. Weźmiesz? Weźmiesz? You're the London! Domigen! Myślisz, czy byłaby pewna rzecz w domu, jaką umiesz zrobić bez problemów? Tylko się do mnie nie zbliżaj! E, wybacz, więc odpowiedź. Myślę że... Myślę, że jest kilka raz, które umiem zdrowo, zrobić bez problemów. Ty wstrętny brudasie, ty uważasz, że jest, jest w domu robota, którą umiesz zrobić bez problemów? No myślę, że prasowanie! Prasowanie! Błagam cię te wstrętne wr. Te wstrętne bru. Proszę cię! Te wstrętny kop! Kop. E, Pani matko! Co so w A Miro znowu mnie obraziła, ona ci nie... Ona ci coś powiedziała? No tak, obraziła mnie jak? No także, ona mi zadała za... Cóż... Cóż... Kocmołuch, moja córka nigdy nie kłamie, no ale zawsze byłam milcz, co zawsze byłaś, a już wiem, dawno byłaś na żona, żona nic nie robi. No nie, jej, jej, jej tylko, ona, mi, ona mnie tylko próbowała się ode mnie dowiedzieć czy jest jakaś robota w domu, którą potrafię zrobić bez pomyłek. Hmm, pewnie jej odpowiedziałaś. Mamciu, ona powiedziała, że pracowanie. <śmiech> pracowanie naprawdę, ty naprawdę uważasz, że dam ci... Że pozwolę tobie na prasowanie? No tak! Bo to była robota, którą rądała mi milcz! która dała ci co? Diana pewno, tak? Tylko że pamiętaj ty wstrętna lejo! Diany już tutaj nie ma! I jak na ra ra razie Je jesteś na moim utrzymaniu! Rozumiesz i nawet jakbym dała ci nawet rasowanie to Diana na ci nigdy w tym nie było. może. Ro rozumiesz? Rozumiesz? Tak. Więc. Teraz nikt, nikt ci nie Możesz? Będziesz zawsze, zawsze poganiana do roboty. I nieważne na jaką robotę robo ci zadamy. Masz ją wykonywać! Rozumiesz? E, tak. E, bierz mi się do ro, za porządkowanie! Wanie. Hmm, no nie słyszałaś, co nasza mam, mam, mama ci powie działa? do roboty już.